Jak skończył Ci się termin ważności prawa jazdy kategorii B i C, ale nie chcesz przechodzić badań na kategorię C, czyli w zasadzie przedłużasz tylko kategorie amatorskie, to czy będziesz musiał za parę lat powtórnie zdawać egzamin państwowy na kierowcę zawodowego? Zapytanie mojego widza: Mam prawo jazdy kategorii B, C, C plus E, kwalifikację wstępną. I jak moje prawo jazdy, dając Panu za przykład kategorię C kończy się w 2018, a B kończy się w 2019. I w 2019 będę chciał robić tylko badania lekarskie bez psychotestów i badań na kategorię C, to czy w tym przypadku stracę całkowicie uprawnienia na kategorię C, tą zawodową. Jeśli na przykład za parę lat będę znowu chciał pracować jako kierowca zawodowy, to czy muszę robić kurs na prawo jazdy, oraz egzamin w Wordzie, Czy wystarczy po kilku latach, mimo że prawo jazdy było nieważne, zrobić tylko psychotesty, badania lekarskie i szkolenie okresowe i znowu będę mógł pracować jako kierowca. I paradoksalnie tutaj, odpowiadając na to pytanie sytuacja jest analogiczna do mojej bardzo podobna. Mam jeszcze prawo jazdy kategorii C z wojska. Zrobiłem ze starych dobrych czasów w 1991 roku, ale nigdy zawodowo nie jeździłem. I ostatnio przedłużałem sobie prawo jazdy yy, i zrobiłem tylko psychotesty i badania lekarskie na B i C. I oczywiście, jakbym chciał jeździć zawodowo, to musiałbym zrobić kwalifikację wstępną, natomiast mój widz, jak zrobi sobie tylko badania na kategorię B, to będzie musiał zrobić za parę lat powiedzmy teoretycznie szkolenie okresowe oraz psychotesty i badania lekarskie na C. Ale jeżeli związał się z innym zawodem, to wcale tego robić nie musi. Tych uprawnień na kategorię C, C plus E nie straci. Będą w jakimś sensie zawieszone. No i jeżeli masz taką samą sytuację, to nie masz potrzeby robienia nowego kursu na C, czy C plus E oraz zdawania egzaminu państwowego. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu Oczywiście, jak chcesz obejrzeć kolejny filmik tutaj masz ten kwadracik po stronie prawej Natomiast, jak chcesz zasubskrybować mój kanał i być na bieżąco z nowościami to to kółeczko po mojej stronie prawej, a po twojej chyba lewej.